Moc nadchodzi... Czyli spaliłeś kasę i zostajesz strażnikiem? <głosy> no, nie uwierzycie gdzie dzisiaj jadę i kogo odwiedzę. Pana Ryszarda Andrzejewskiego peję. I to będzie wyjątkowy odcinek, bo zobaczycie go z zupełnie innej strony. Zapraszam. Właśnie jestem w Poznaniu dzisiaj, gdzieś pod Poznaniem, tak? Bo ja skończyłem, pół godziny próbowałem do, dotrzeć tutaj do, do kwatery głównej Rycha. Dotarł do, do, na no tą ulicę, co miał tylko w No, z, w innej wiosce wylądowałem. Dzwonię, Rychu, ja, jestem pod twoim domem, tylko czy, czemu tu jakiś stary Passat stoi i jakieś stare Uno? A on mi, ja nie wiem co stoi pod moim, pod moim domem, ale chyba jesteś w złym miejscu. Hmm. Przyjechałem i co? Rychu już był w trakcie oglądania agenta. Hmm. Jak jest? Dobrze się ogląda? Wkręcasz się? Tak. Czasami coś tam jest z kontekstu wycięte i wiem, że niektóre rzeczy się ogląda na zasadzie. Nie było tak. Echo, a analizujesz to co się dzieje teraz? W agencie oglądasz, patrzysz na innych i na przykład masz swoje typy i starasz się znaleźć te zależności? tak analizuję. Nie I... widziałem, że taki tyle dużo było takich yy, ty... Nie było go w ogóle widoczne, że tyle ludzie grają tak naprawdę teraz, co się grają, zaczyna. To grają? Grają, jak myślę, oglądasz teraz, teraz i teraz... O, widzisz wszystkich to, czy oni grają, widać, że na tych setkach to są zupełnie inni ludzie. To zaczyna dobrze żreć też, bo generalnie ym, nie w, przy, przy wszystkich sytuacjach byłem. Tam gdzieś jak jesteśmy podpięci, coś sobie mówią na ucho i teraz to idziemy te. Wiesz, że wszystko na żywo każdy gdzieś tam kombinował, nabiegł i. i i Dzisiaj do, do, do Tomka Dziaborowskiego też powiedziałem, znowu znalazł się mu nikt, no, ale tam, że niby czerwony zrobił się na twarzy i że niby go rozgryzłem i taki się poczułem super <sarg> rozkinkowa. <routingorum> Przecież on nie miał tego nigdy, po prostu wrzucił warsztat aktorski. Wrzucił Możesz się poczuć naprawdę bardzo słabo, oglądając niektóre momenty. Tam <sup muy> będziesz palił kasę? <supiam> <supiam> Będzie to, jest, no, to jest moment, kiedy paliłeś kasę. — O co robisz tym paleniem kasy? — Cię przekazać coś tam? grupie, żeby grali, zdobywali pieniądze do grupy, A zamiast ty... grać na siebie i wybierać kary. A tak? do końca byłeś? Czyli spaliłeś kasę i zostałeś skarbnikiem? — No nie, mogliśmy. Nie, nie, nie, nie, nie poddałem się do dymisji, oni mnie nie zdymisjonowali. — I na przykład robiłeś zadanie w dwóch grupach, pytanie było dotyczące, czy na przykład agent yy, używał jakichś narzędzi podczas zadania, nie, słuchaj, było naprawdę fajnie. E, niestety, no jak wiecie, mój udział nie był za długi. Rychu, cały czas jesteś w kolejnych odcinkach, nie możemy powiedzieć, by... ale on może być agentem, prawda? No, ale nie powiedz czy jesteś agentem, czy mógłbyś. Nie mogę poznać. Jestem w Twoim Centrum Dowodzenia. Za Tobą są nie tylko płyty, tylko jest... Cała, cała masa książek. Zdecydowanie się czyta książki. Ponieważ raper musi mieć bardzo bogate schównictwo. Co mnie zaskoczyło chyba najbardziej, to to, że jest taki porządek. Zawsze tak miałeś? Zawsze. Zawsze? To co było trudniejsze? Życie na rapie czy agent? Trudne pytanie. <laughs> Dzisiaj jesteś pierwszy raz vlogerem rychu. Jakbyś wszedł na nasz kanał, to jest coś takiego jak wyprawy na koncerty. To ma troszeczkę podobny charakter. Jest trochę bardziej ostro niż Bagencie. Ostro niż w Bagencie. <laughs> <laughs> no już zaczął się raz, więc on od zawsze był IC, Ice Cube, Public Randy MC, Sleek i Cała, całe raczej. Wszystkim już coś nagrałeś? Nie, nie. <laughs> jeszcze. Oni jeszcze czekają, się zaprosisz? Nie, nie. Już co, ten tradycyjny hip-hop podobno umiera. E, tak się mówi, płyty się coraz gorzej sprzedają, zawodnicy się starzeją, a muzyka się zmienia bardziej nowoczesna. Ekonomiczna sytuacja jakby się zmienia tych wszystkich raperów i oni są bardziej otwarci na współpracę w Europie. Może się zdarzy, że wszystkich ich poznam w bardzo krótkim czasie, bo będę powiedzieć, że. Często i gęsto powodzi mi się bardziej akwarcyście w Polsce niż im e, już po swoim złotym okresie wiesz, e, wydawniczym tam w Stanach, więc jest to trochę smutne, e, no ale dzięki temu e, mam coś do zaoferowania. Jak być do Nigdy nie odpuszczać. Nigdy nie odpuszczać, tak? Bo mi się to zgadza. Ja też tak mam. Ciężko, Ciężko tak? pracować, nie poddawać się i kochać to, co się robi? No zdecydowanie z każdy sukces rodzi się z pasji. Tak? Ja uważam, że tak. E, tak, bo to, nawet te mniejsze czasy były o wiele czasem ciekawsze niż te, te takie w pełni profesjonalne, bo generalnie były takie jakby szczeniackie historie, wszystko działo się po raz pierwszy, tak? E, pierwszy kontakt, w, pierwsze nagrania w półprofesjonalnym studiu to już był kosmos, w odróżnieniu od nagrywania w domu czy w jakichś najbardziej surowych warunkach. Pierwszy koncert mój, pierwszy koncert zagranicznego wykonawcy, jakby no, pierwsza sprzedaż, pierwsza jakaś tam na popularność przy jakiś filmach... To, to jest najlepsza publika. W Polsce, czy za granicą, Polonie... Wszędzie tam i... gdzie... Le, le, le, le, ja. <grywka> <grywka> Czasem wiesz, jest ciężko ich rozbujać, i nawet jeżeli jest publiczność drewniana, to na końcu mm, po prostu nie chcą mnie wypuścić. A ja im tłumaczę w połowie koncertu, że ten koncert się skończy, i będą żałować, że ruszyli dupę za późno. Gdzie jest biznes w muzyce? Czy ja swój biznes opieram generalnie tylko i wyłącznie y o główny czyli o muzykę? Tak. Można to oczywiście rozszerzyć na linie odzieżowe i na różnego rodzaju deale. Ja nie jestem jakimś wiodącą marką i nigdy nie byłem. Tak. Bo tak jak mówię, od zawsze stawiałem na muzykę. Moi koledzy, e, którym na przykład powodziło się gorzej z muzyki, bardziej wystrzeliły i na przykład ciuchy. Ja nigdy nie chciałem być jako stricte odzieżowcem, tylko raczej raperem. Jestem jesteś cicho, no, ale pec do kamery może? Dlaczego tak cicho tu jesteś? Po pierwsze, to po wsi się niesie, <laughs> po drugie, zbliża się północ. ja tutaj, ja tutaj jeszcze jedną rzecz muszę pokazać, jak wygląda Panu rapera. Czy to jest Twoje Babka? <głos> Leżanka, moja. To ty się, to ty się tutaj rozpoczynasz i, i objażdżasz? Leżanka. Kiedy jest dobry czas na dzieci? Ja myślę, że jeszcze. jeszcze możesz się trochę bawić? Mogę. Tak, myślę, że taki dobry czas to jest tak przed 40 albo nawet bardzo blisko 40 bo wtedy, tym to co jest takie Dziewczyny, doda, czy to słyszycie? Jest. Już, że jestem dostępny dla was do 40. Tak, <głos> Bardzo się cieszę, że nas odwiedziłeś i że mieliśmy się okazję wreszcie poznać. Nareszcie, co? Nareszcie. Nareszcie. Drogie dzieci, drodzy słuchacze i telewizowie, proszę uprzejmie, jeszcze raz, bardzo uprzejmie, proszę, subskrybujcie Borsupbloda. Dzień Działa. I do zobaczenia.